Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki Zaczynamy Hęgałdzik na żywo w temacie Czy badania w WOMP są aż takie straszne? Oczywiście badania za jazdę po alkoholu I w zasadzie, zacytuję, tu ci liścik mojego widza, mojego internauty, który te badania szczęśliwie przeszedł Ale na bazie tego listu zobaczysz, że pewne przygotowanie ma sens no i wtedy się troszeczkę mniej boisz. Oczywiście dotyczy to wpadki pierwszorazowej, bo jeżeli niestety powtórzyło Ci się to drugi, trzeci raz to nikt nie uwierzy, że po prostu był to jakiś przypadek. Zapytanie, a w zasadzie relacja mojego widza. Dzień dobry Panie Dariuszu, na wstępie dziękuję za Pana kanał YouTube, który pomógł mi zrozumieć jak wygląda badanie w WOMP i się do niego przygotować. I najważniejsze, uzyskać pozytywny wynik orzeczenia. Prawo jazdy zostało mi zabrane za alkohol na okres jednego roku. Także na pewno to było raczej już nie wykroczenie, tylko szczebelek wyżej. Badania psychologiczne robiłem prywatnie, trwały około półtorej godziny. Orzeczenie pozytywne i nie było żadnych problemów z prywatnym orzeczeniem w womp -ie. Także pierwsza rada Pomimo, że często w womp są pracownie psychologii transportu do użytku, że tak powiem, dla wszystkich ludzi ogólnodostępne, to no radzę Ci tam mimo wszystko, możesz pójść, ale po prostu na swoją własną odpowiedzialność. Do badania podchodziłem bardzo poważnie. Alkohol, który spożywałem przynajmniej raz w tygodniu, w weekendy ograniczyłem do minimum maksymalnie dwa piwa okazyjnie, na przykład urodziny, to co średnio wypadało między 3 a 4 miesiące czyli tutaj było raz w tygodniu, a tutaj nagle raz na kwartał, a nawet dłużej. Również udałem się, od psychologa, do, psycho... Również udałem się do psychologa uzależnień, aby ocenił, czy mam problem z alkoholem. Po rozmowie i wypełnieniu testów otrzymałem orzeczenie, że nie stwierdza się, abym był uzależniony od alkoholu. Czyli co udokumentowana abstynencja alkoholowa. Nie piszę widz, ile tutaj było tej udokumentowanej abstynencji. No być może, być może nawet rok. Zależy kiedy podszedł poważnie do problemu. Przed udaniem się do WOMP przeczytałem pełno wpisów na różnych forach i obraz sosnowieckiego WOMP malował mi się w ciemnych barwach, na marginesie. No, czasem nie taki diabeł straszny, jak go malują. Udałem się na to miejsce o godzinie 7.00, byłem bardzo zdenerwowany po tym, co wyczytałem w internecie. Już o 7.00 było w kolejce około 30 osób, a do samego otwarcia za mną ustawiło się około jeszcze 30-40 osób. Akurat mój termin stawienia wypadał w poniedziałek, dlatego zauważyłem, że było spoko klientów na kacu, dla których litości nie było, ale o tym później. Zapamiętaj jeszcze raz, yy, wiedzą dobrze lekarze w WOMP-ie, czy w innych instytucjach, że część osób, która się nie może powstrzymać od picia, no, wykorzystuje do tego czasu, do... do, do, do tej okazji weekend, prawda? No i wystarczy Ci tylko wyznaczyć termin w weekend a w zasadzie termin w poniedziałek po weekendzie jeszcze po długim weekendzie no i jesteś tylko przeznaczony do odstrzału Po otwarciu WOMP w kolejce do rejestracji oczekiwałem około dwóch godzin zapytałem się, o której pierwsi ludzie stawali, powiedziano mi, że już od 6 rano w rejestracji otrzymujemy do wypełnienia kwestionariusz, gdzie wypeł wypisujemy swoje dane, kategorię wojskową, poziom alkoholu, z jakim nas złapali, jak często pijemy alkohol, jaki alkohol, no i jeszcze dwie ankiety dotyczące spożywania alkoholu. Od razu udajemy się do kasy, gdzie opłacamy na początku standardowe badanie, to jest krew plus lekarz ogólny który może nas wysłać do innych specjalistów, za co dodatkowo płacimy. Także zapamiętaj jeszcze raz, lekarz ogólny to jest co najmniej dwie stówki, cena urzędowa, a każdy specjalista podnosi cenę do góry. Udajemy się do pokoju pielęgniarek, gdzie mierzone jest ciśnienie, dostajemy kilka kartek i numerek, które nosimy ze sobą. Od pielęgniarek idziemy na badanie poziomu cukry i na próby wątrobowe, a następnie gabinet lekarski, gdzie lekarz wzywa po numerze, czyli co widzisz, że poziom cukru i próby wątrobowe są robione. Także jeżeli relacja jest wiarygodna, a wydaje mi się, że jest wiarygodna, to próby wątrobowe ciągle w Sosnowieckim WOMP-ie chodzą. Chodząc po gabinetach, czyli pielęgniarki badania krwi lekarz ogólny, dało się usłyszeć, jak osoby, które tam pracowały, wydzierały się na osoby, które tam wchodziły. No troszeczkę mnie to przeraziło, gdyż Myślałem, że każdego tak traktują, ale okazało się, że bez problemu po prostu potrafili rozpoznać, kto w weekend zabalował. I dla tych po prostu nie było litości. Ja wszedłem z pozytywnym nastawieniem i radzę to wszystkim, którzy się tam udają. Z uśmiechem na twarzy, z miłym dzień dobry I o dziwo, wszędzie potraktowano mnie też miło i sympatycznie. Szczególnie pani doktor, która również była dla mnie bardzo sympatyczna mimo iż klienta, który wchodził przede mną, ładnie ustawiała w gabinecie. Pani doktor najpierw przeprowadziła kilka badań, wzrok, równowaga, osłuchanie, stwierdziła, że wszystko jest ok, nie muszę iść na konsultacje do innych specjalistów. Jeżeli to była kategoria B, zapamiętaj, w zasadzie lekarz może to pozostawić swojej opinii, czyli nie męczyć okulistę, czy tam jakiegoś innego doktora, a pozostawić tylko swojej ocenie i swojemu badaniu. Najważniejsze w kwestionariuszu i w rozmowie lekarzem nie kłamcie. Lekarz, który tam pracuje głupi nie jest i zna wszystkie wymówki, jakich możecie użyć. Ja szczerze opisałem całą moją sytuację, tak jak przy odpowiedzi na pytanie, kiedy ostatnio się upiłem, chodziło, nie chodziło o wypicie dwóch piw, jak w kwestionariuszu. Nie wymyślałem jakichś dat, tylko szczerze, że w Sylwestra i 5 stycznia w urodziny przez to, co troszeczkę obawiałem się o próby wątrobowe, o czym poinformowałem lekarza. No troszeczkę ryzykowny ruch, bo według mnie abstynencja alkoholowa jest abstynencją alkoholową prawda, czyli no, sama skłonność do upijania się może tutaj przez innych lekarzy być potraktowana nieco inaczej. Próby wątrobowe miałem przekroczone, wynosiły 110 także no, troszeczkę jednak nie były najniższe. Lekarz stwierdził, że to małe przekroczenie, że trafiają się klienci, którzy mają wynik po 2000 i więcej, więc żebym się nie martwił, i następnie dostałem orzeczenie pozytywne. Także polecam iść z pozytywnym nastawieniem i w dobrej formie. No i w zasadzie cieszę się, że to wszystko się dobrze skończyło. Mam nadzieję tutaj, że Widz lekcję zapobrał. Natomiast, wierz mi jedno, recydywa jest nie do przejścia. Jeżeli przychodzisz na kacurcz, wczorajszy, brudny, no nieumyty, z jakimś takim męskim zapachem z ust, to wierz mi, że no lekarz Ci nie uwierzy, że dwa piwa wypiłeś rok temu, szczególnie jeżeli abstynencji alkoholowej nie masz udokumentowanej. Także, na tym zasadzie kończę. Nie taki WOMP straszny jak go malują, szczególnie ten w Sosnowcu. No niestety jest to straszne sito selekcyjne w stosunku do tych, co nie wyciągnęli lekcji i ciągle piją. Widzę tutaj dwie czy trzy osoby na czacie, jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytanko z tego tematu, badania za alkohol, badania za jazdę w zasadzie po alkoholu Wojewódzkim ośrodku medycyny pracy masz szansę je zadać. Jeżeli nie zadasz, to niestety hangout kończę, no bo w sumie jest taka pora, że w sumie każdy chce odpocząć. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli już oglądasz ten filmik po hangoucie na żywo, skomentuj to wideo. Jak wyglądały twoje, że tak powiem, perypetie z tym wąpem lub innym. Także bye bye i do zobaczenia wkrótce.